Cześć! Z tej strony Sandra z Dziś opowiem Ci o zewnętrznym odwołaniu do API, które może dodać jako jeden z elementów swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy. Zewnętrzne odwołanie do API umożliwia wysłanie żądania pod wskazany adres URL-API z informacjami o połączeniu, a następnie oczekuje na odpowiedź systemu w celu dalszego pokierowania połączenia odpowiednią ścieżką w zależności od otrzymanej odpowiedzi. Element ten działa podobnie do tradycyjnego menu IVR, lecz zamiast wyboru tonowego dzwoniący może zostać pokierowany dalej zgodnie ze statusem w systemie. W celu skorzystania z funkcji konieczne jest posiadanie aktywnej usługi. API Telecube. Pokażę Ci teraz, jak dodać zewnętrzne odwołanie do API. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element zewnętrzne odwołanie do API. W wyświetlonym pop dokonaj podstawowej konfiguracji elementu. Wprowadź nazwę odwołania, czyli dowolną nazwę identyfikującą element na schemacie.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 Następnie wskaż minimalną oraz maksymalną ilość cyfr, jaką osoba dzwoniąca będzie mogła wprowadzić, a także maksymalny odstęp czasowy, po jakim centraka ma uznać, że kod został wprowadzony. W kolejnym kroku zbuduj słownik odpowiedzi. Każda wprowadzona wartość stanie się nową opcją, którą będzie można utworzyć jako przekierowanie do innego elementu na schemacie, czyli nową strzałkę kierującą do kolejnego elementu. Twoje odpowiedzi powinny zawierać wyłącznie litery z tablicy ASCII, jest litery od A do Z, liczby i lub podkreśleń.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 Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów, zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz zewnętrzne odwołanie do API z innymi elementami na schemacie, np. jego kolejny element po warunku czasowym oraz z elementami ile odpowiedzi wskazałeś w słowniku. I to już wszystko. Już co to jest zewnętrzne odwołanie do API oraz jak dodać ten element do schematu centrali. Jeśli struktura Twojej firmy jest bardziej rozbudowana, stosując również inne dostępne elementy, możesz stworzyć schemat bardziej skomplikowany, a zarazem odpowiednio dopasowany do Twoich potrzeb. Zachęcam Cię do obserwowania naszego kanału na YouTube, aby nie ominęły Cię kolejne filmy, w których omówimy inne dostępne funkcje wirtualnej centrali telewizji.